Mamy ustalić wartość Y z nierówności. Wartość bezwzględna Y plus 22 jest mniejsze lub równe 13,5. Najlepiej zacząć od przekształcenia, które pozostawi nam samą wartość bezwzględną po lewej stronie. W tym celu odejmujemy 22 od obu stron. Odejmijmy 22 od obu stron. Po lewej stronie czynniki się skracają i pozostaje wartość bezwzględna y jest mniejsza lub równa ile to jest 13,5 odjąć 22. Policzę to obok. Zwykle w takich przypadkach ustawiam większą liczbę na początku, czyli minus nawias i 22 odjąć 13,5. 22 odjąć 14 równa się 8. Skoro odległość między 22 a 14 jest równa 8, to między 22 a 13,5 będzie o pół większa. Wychodzi 8,5, ale jest minus, więc minus 8,5. Mamy teraz wartość bezwzględna y jest mniejsza lub równa minus 8,5. Zatrzymajmy się na tym na chwilę. Zastanówmy się, ile wynosi wartość bezwzględna jakiejś liczby. Jeśli powiem wam, że wartość bezwzględna pewnej liczby, np. liczby a… wynosi x, to co nam to mówi o liczbie x? To, że nie jest to liczba ujemna. x nie jest ujemne. To liczba dodatnia lub 0. A tutaj wartość bezwzględna y ma być mniejsza lub równa liczbie ujemnej. Czyli musi być liczbą ujemną. Mamy tu napisane, że y. że wartość bezwzględna y musi być liczbą ujemną. Musi być ujemna, bo nie może być większa niż minus 8,5. A wiemy przecież, że wartość bezwzględna musi być dodatnia lub równa 0. Nie może być ujemna. Żadna liczba podstawiona w miejsce y nie spełni tej nierówności. Jej wartość bezwzględna nie będzie ujemna. Ta nierówność nie ma rozwiązań. Żadna wartość Y jej nie spełnia. Ta nierówność… nie ma rozwiązań.